Dzień dobry, witam wszystkich, ja nazywam się Robert Gondek, jestem podróżnikiem, fotografem i miłośnikiem Afryki. I Wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu chciałem Państwa zaprosić na spotkanie podróżnicze, które odbędzie się 27 listopada o godzinie 18.00 tutaj właśnie na facebookowym profilu biblioteki. Ja już trzykrotnie byłem gościem biblioteki w Nowym Tomyślu. Opowiadałem Państwu w siedzibie biblioteki o Afryce. Opowiadałem również o Ekwadorze, o wyspach Galapagos. Mówiłem o moim projekcie, którym się zajmuję. opowiadam o wędrówkach na najwyższe szczyty afrykańskie. Tym razem już 27 listopada będę opowiadał o kolejnych dwóch państwach, które odwiedziłem w ramach mojego projektu. Opowiem Państwu o Malawii, o Zimbabwe. Pokażę sporo fotografii przyrodniczej. Oczywiście mojego autorstwa. Wybierzemy się do takich miejsc jak Wodospady Wiktorii, Park Narodowy Livondo. Odwiedzimy Wybrzeże jeziora Malawi spędzimy kilka dni w parku narodowym Manapul. zobaczymy jak się tam żyje jak się tam podróżuje oczywiście przeżyjemy też parę przygód no i chyba to co dla mnie jest bardzo ważne spróbujemy wejść na najwyższe szczyty ale na najwyższe szczyty aż czterech krajów będziemy starać się wejść na najwyższy szczyt Malawi Zimbabwe, Mozambiku oraz Zambii dlaczego najwyższe szczyty czterech krajów? O tym dowiecie się Państwo już na spotkaniu. Tak więc raz jeszcze gorąco wszystkich zapraszam. Widzimy się tutaj właśnie na facebookowym profilu Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu już 27 listopada o godzinie 18. Do zobaczenia.